Na temat nawiedzonej krypty nie wiemy zbyt wiele. Dowiedzieliśmy się o niej od czeskiego kanału TV Tweaks, zajmującego się eksploracją miejsc mrocznych i potencjalnie nawiedzonych. Jechaliśmy tam w ciemno, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy miejsce jest nadal otwarte. Na szczęście było, ale do krypty prowadziła jedynie mała luka w ścianie. Miejsce to jednak jest niewątpliwie jednym z mroczniejszych, jakie do tej pory udało nam się odwiedzić. Krypta znajduje się u podnóża Wielkiego Wzniesienia, na którego szczycie usytuowany jest piękny zamek w miejscowości Mnisek pod Brdy. Nie wiemy, czy krypta była w jakiś sposób powiązana z zamkiem, bo dzielą je tony ziemi, piachu i gliny, oraz czy trumny, które się w niej znajdowały, Mogą pochodzić jeszcze z czasów zamierzchłych, ale przebywanie w niej sprawiało piorunujące wrażenie. Dowiedzieliśmy się, że ma w niej dochodzić do dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk, a trumny samoistnie się otwierają. Postanowiliśmy poddać te pogłoski próbie. Mnisek pod Brdy w Katapkumbach w wielkim grobowcu jak zwał, jak zwał w starej, nie wiem jak starej, ale chyba mega starej kostnicy, dawnej kostnicy tu jest wielka grota, którą Wam zaraz pokażemy a nad nami na wysokim wzgórzu kościół po lewej stronie jest delikatna dziura w ścianie, przez którą będę musiał przejść dalej w pomieszczeniu jest Kostnica, są trumny i tutaj podobno działy się dziwne rzeczy, wiemy to z kanału od grupy z Czech do której zdobyliśmy kontakt i odezwaliśmy się, widzieliśmy ich materiały które w sumie sami zobaczycie co tam się będzie działo, co na nas czeka zobaczymy, najpierw trzeba się przycisnąć przez ten otwór. Tak, zrobimy ten projekt trochę inaczej Piotrek wejdzie do Kostnicy, ja będę mu podawał miejsce rzeczy a ja ustanę tutaj na, na wejściu, żeby monitorować, czy ktoś tutaj nie zachodzi nas od tyłu. No bo jednak wyjście jest tylko jedno. Więc będziemy monitorować. Michał jest w samochodzie z kamerami Orlo. A propos Michała. To super test. Czy w ogóle działa tutaj krótkofalówka? Michał, halo, jak mnie słyszysz? To tam się w ale słyszę generalnie powtórz jeszcze raz coś powiedz jak jest stanie Zaczynamy projekt jak nie słyszysz, jak nie słyszysz No sumi generalnie, ale jakoś mi słyszę po prostu jeszcze raz coś, Jak nie słyszysz, powiedz jak nie słyszysz, halo. słyszę, ale nie jest. Jakoś nie jest dobrze, ale generalnie jest Dobra, jesteśmy najpierw. W tej wielkiej krypcie jeszcze nie doszedłem do, przez tą dziurę nie przeszedłem, więc tam się jeszcze odezwę i zobaczymy jak tam. No, a teraz się bardzo kiepsko, słyszę. Może no. być kiepsko, ale to się nie denerwuj Radek, jest koło mnie, jakby co. Wchodzę no. do środka, rozstawiam kamery i chyba przyjdę tu do Ciebie. No tak, zobaczymy, poczekajcie. tutaj jest jedno pomieszczenie w którym, które jest puste tamte drugie tamte drugie w którym teoretycznie poczekam, pokażę wam chwilę tamte drugie w którym jest takie przejście tam jest okno już na, yy, na powierzchnię i Piotrek pójdzie w lewo i tam jest to pomieszczenie które jest dla nas najbardziej ciekawe Dobra Wezmę z sobą lampę Ty możesz mnie nagrywać I zaraz mi podasz te rzeczy No dobra Przeciskam się no. Powodzenia Co tu jest w środku? Nie wiem co to jest. Ale są tu też bardzo ciekawie wyglądające pająki. Pewnie niebezpieczne. Nie jestem pewien, czy to jest pozostałość po tej jaskini. Czy to jest jakoś do, domurowane tutaj. Ale chyba po prostu to jest wyżłobione w tej skale. Nie wiem, co to jest nawet za skała Pierwsze pomieszczenie puste. Przechodzimy do drugiego. jakieś stalowe drzwi. Ogólny bałagan. I tu jest krata na zewnątrz. Nie będę aż tak świecił. Jest jakiś stół. I mała trumna. Albo jakaś skrzynka. No, w kształcie trumny ozdobna, albo coś takiego. No i tędy przechodzi się do pomieszczenia głównego. Które najbardziej nas interesuje w tej całej opowieści. Trumny. Cztery. Jakieś półki. Szafki na narzędzia. Tu jeszcze przedmioty, produkty współczesne. Jakiś komin, lufcik na górze, tutaj. Urny, z tego co dobrze patrzę, chyba tak. Nawet z datami. Ciekawe, czy pełne, czy nie. Trochę boję się otwierać, będąc tutaj samemu. No i głównie podczas tego projektu będę tu sam. Radek będzie w pomieszczeniu obok. Zaraz rozstawię wszystkie kamery. I postaram się jakoś tu sobie zorganizować to wszystko, żeby to dobrze nagrywało. Ee, poopowiadam Wam jeszcze chwilę i wyjdę stąd. Opuszczę to miejsce z Radkiem. Oddalimy się. Pójdziemy być może do samochodu na chwilę. Żeby zostawić tu te kamery, zobaczyć co się będzie tutaj działo. A to co jest najciekawsze w tej całej historii, jakby zacząć od początku, dlaczego tu jesteśmy w Czechach i dlaczego wybraliśmy akurat to miejsce. Znaleźliśmy gdzieś w internecie materiał z czeskiego kanału, który się nazywa TV Twix. I zapytaliśmy chłopaków o e, trzy najbardziej znane miejsca w Czechach, które można odwiedzić pod kątem paranormalnym. Oni napisali, że mogą nam wysłać te miejsca, ale mogą nam podać też takie, w których działy się dziwne rzeczy, co widać było też na ich materiale. Jednych, jednym z tych miejsc jest właśnie ta stara kostnica, jakby wydrążona pod wzgórzem, w skale, nad nami jest kościół, no i są trumny. Tutaj są wielkie drzwi, które próbowaliśmy otworzyć na początku od zewnątrz, ale są zamknięte na stałe. Więc to, co widzicie albo już zauważyliście na nagraniu chłopaków, mrozi krew w żyłach. Nie chcemy mówić, czy jest prawdziwe, czy nie, bo do końca nie mamy pewności, ale dlatego tu jesteśmy, żeby się przekonać, czy coś uda się tu zarejestrować. Także... Lidi, já se tak s váma loučím, uvidíme se zítra večer opět v Marnici. Ale přiznáte sami, že miejsce je naprawdę klimatické robi wrażenie, wręcz przerażające, jeżeli pomyśleć że jest się tutaj samemu w pojedynkę no i widok jak każdy widzi cztery trumny na podłodze jeszcze później zobaczymy co jest w środku trochę, trochę mam ciarki nie ma co ukrywać jest klimat no i dobra idę po resztę Radyk już może przygotował te rzeczy i rozstawia tutaj kamery Ja Piotr Jest tu niejaki duch jest tu niejaki duch? Ukaza. Zemzel si tady? ukazał tady si był pogrzeben Ukaza, rzeknij nam nieco, nieco pochnąć, nieco pochnąć, tady straszisz. O Cazar. O Miejsce. Przeprowadzę sesję tyle, ile będę mógł. Radek zostaje. Zobaczymy, co czeka na mnie w kostnicy, a dawnej kostnicy. Słuchajcie, jestem tutaj sam. Nie znam czeskiego, oczywiście, aż tak dobrze, żeby tu się sprawnie komunikować w tym języku, nawet z duchami ewentualnymi które mogłyby w tym miejscu przebywać więc sobie przygotowałem kilka zwrotów po prostu będę starał się komunikować za ich pomocą być może coś lub ktoś zareaguje w tym miejscu na te zwroty zobaczymy jak wiecie ostatnio z materiału od tej grupy czeskiej. Prawdopodobnie ta autotrudna, która jest tuż obok mnie, otworzyła się. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Zobaczymy, czy komunikacja coś tutaj wskóra. Ja jestem Piotr. Jak się imenujesz? Je tu niejaki duch? Ukazał. Ukazał. Je tu niejaki duch? Zemze si tady? Je tu niejaki duch. Ukazał. Ukazał. Rzekn nam nieco. Nieco pochnąć. Nieco pochnął. Ukazał. Ukazał. Citadin. Otwórz żyd. Turakew Otwórz Turakew potężny Jest tu niejaki duch. Ukazał. Trefit nieco. de estrações Zastanawiają mnie te rzeczy na tych półkach i stare urnie, tylko z czym, czym wypełnione? Mam nadzieję, że nie prochem ludzkim. Szkuszą mnie te, one są pełne. Jestem w stanie ich otworzyć i nawet chyba bym nie chciał. Wiem, że pewnie niektórzy z was chcieliby to zobaczyć, ale pewnych rzeczy się nie robi i pewnych rzeczy my nie robimy. Po prostu no nie wiem, jakbym się czuł, gdybym miał otworzyć urnę. Nawet jeżeli to miałby być tylko piach. Citadi, jest tu niejaki duch. ukazał mam też szczerą nadzieję. Oczywiście, że te trumny są puste. Ciężko mi jakoś tutaj wam to pokazać. ale może się uda uchylić jedną z nich ciarki przechodzą w plecach są małe trumny, ale z raczej drewną, Gdzie jest szczątki. Powiem wam, że od dawna już nie czułem takiej adrenaliny. Również pusta. strony są pokładane jedna na drugą w ogóle miejsce które zachowało jeszcze takie elementy stara kostnica tak to jest nazwane tutaj w tej miejscowości jakieś buty materiały, butelki ale na razie nic się nie dzieje, jakieś stare gazety, papiery. Jeszcze pójdę do Radka, wezmę od niego dyktafon. I aparat, znaczy aparat to mam. Mógłbym porobić kilka zdjęć jeszcze. W totalnej ciemności. No i spróbuję jeszcze się tutaj skomunikować. Może ktoś się do mnie odezwie, może coś się tu jeszcze wydarzy. Je tu niejaki duch. Tady straszisz ukazać. rzeknij nam nieco. rzeknij nam nieco. Nieco pochnout. Nieco pochnął. Będąc samym w tym pomieszczeniu totalnie odczuwa się inne emocje. Inny rodzaj niepokoju. Strachu może nie, bo wiem, że Radek jest obok. Co prawda za wąską szczeliną w ścianie, ale jest obok, zawsze jest inaczej. Wezmę dyktafon, jest względnie cicho. Jeszcze nie wiem co kamery zarejestrowały i czy cokolwiek, ale sami wiecie, już klimat robi to, że pewnie niewielu weszłoby samemu do takiego pomieszczenia. Idę po dyktafon i po aparat. Widzisz to okno, mery mocno. Jak się czujesz? Dobrze. Dobra, daj mi, naszego mi dyktafon. I... I coś jeszcze mamy? Nie. Zasz I... czas. sesja EVP Kostnica Czechy Ja jestem Piotr Jak się imienujesz Rzekli nam nieco. Rzekli nam nieco. Nieco pochnout? Zemzel tu nie duch Usłyszałem coś i flux zareagował. Nie wiem, na co byłem odwrócony. I to nie było pojedyncze uderzenie diody, tylko podwójne. Najmocniejsze, jak dotychczas. aż okraki. Dzikaż czy to No ciekawe co to kurde było, pamiętam. Czy taki zwierzę, czy jakiś człowiek. I co u ciebie? Słyszałem kogoś. Słyszałeś? Ktoś tam był przy oknie. Był? No. Ktoś tutaj chodził. Tutaj z tej strony? Tak. Chodził? Nie wiem. Dobra. Słuchajcie. No. Sesji. Słuchaj, kroki. No. I nie wiem, czy to ktoś chodził, czy. Ale tylko trzy kroki i potem cisza. Tutaj koło Ciebie? Nie, tam dalej. Tam. Mhm. Jakby tu ktoś... nie wiem. Dobra, idę kończyć sesję. No tylko szybko. Coś co miało się nagrać na telefonie musiało się nagrać bo długo został e, sam nagrywając się skończę sesję zobaczymy czy coś się Załóż. Czy Działo się coś? Działo się coś? Co? Ale z jednej i z drugiej strony? Co? Do środka wtedy, tak. No tutaj też było słychać jakieś kroki, ale no co, ktoś by schodził i, i, i trzy kroki by było słychać. Zresztą to widać nawet, albo może ktoś u góry, nie wiem. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o starą e, kostnicę wewnątrz jakiejś wielkiej góry, jamy, groty, jak zwał, tak zwał. E, oprócz takich namacalnych rzeczy, działy się takie delikatne. Ja usłyszałem kroki, Flux zareagował podwójnie, a Radek też usłyszał tutaj po tej stronie kroki. Do końca jeszcze nie wiemy, czy to były kroki ludzkie, czy, czy może coś tutaj się działo. Mhm. Musimy jeszcze sprawdzić kamerę, po prostu. No ale było przez moment dziwnie. Było przez moment nie dziwnie. Sprawdzimy kamerę nagrania, czy coś się udało zarejestrować. Miejsce na mega na pewno mega klimatyczne. Jedno z takich, do których rzadko docieramy. No i jesteśmy w Czechach. To po pierwsze. A za granicą zawsze jest taka, taki dreszczyk emocji większy. No nic. Zobaczymy, co przyniesie materiał. Wy to już zobaczyliście. Wnioski wyciągnijcie sami. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Druga część nagrania z dyktafonu analogowego nie przyniosła żadnych anomalii. Tajemnicza krypta to jedno z najbardziej mrocznych, klimatycznych i trudno dostępnych miejsc, jakie udało nam się odwiedzić. Dawno nie czułem takiej adrenaliny podczas projektu, głównie dlatego, że w krypcie byłem sam, co dodatkowo budziło wiele emocji. Sytuacja z końcówki podgrzała atmosferę i nie chcieliśmy dłużej ryzykować. Jednak niektóre sytuacje, jakie miały miejsce w krypcie, wzbudziły w nas mieszane uczucia i dały do zrozumienia, że być może coś mrocznego kryło się w jej wnętrzu.